Cześć! Mydło wszystko umyje, nawet uszy i szyje. Ten tekst piosenki zna każdy, ale nie tylko to, czy myjemy, ale również jak myjemy ma duże znaczenie. Pewnie każdy z Was widział już ten plakat. Przedstawia on, jak poprawnie myć ręce. Że co? Że niby rąk myć nie potrafię? Co za bzdura! Ale jest prosty sposób, aby przekonać się, czy Twoja technika mycia rąk jest skuteczna. Ja pokażę Wam, jak poprawnie umyć każdy zakamarek naszej dłoni, korzystając z tej instrukcji. Potrzebujemy rękawiczek i barwnika. Ja użyję czarnej pasty do butów. Barwnik pełni rolę mydła. Umieszczamy odrobinę na nasze dłonie i postępując krok po kroku zgodnie z instrukcją dokładnie czyścimy nasze ręce. A czy Ty potrafisz poprawnie myć ręce? Jeśli nie, to może warto się nauczyć. Dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, cześć!